W poprzednim odcinku zadałem pytanie, czy opłaca się produkować, a jeśli tak, to ile, jeśli cena rynkowa wynosi 45 centów. Rozumujemy tak samo jak poprzednio. Chcemy produkować jak najwięcej, by rozłożyły się koszty stałe, ale nie chcemy produkować tyle, by koszt krańcowy przekroczył przychód krańcowy. Przychód krańcowy to cena rynkowa. Za każdy galon dostaniemy 45 centów. Musimy zatem znaleźć ilość, przy której przychód krańcowy 45 centów zrównuje się z kosztem krańcowym. Zrobimy to na wykresie. Zaznaczmy przychód krańcowy. 45 centów jest mniej więcej tu. I teraz patrzymy, gdzie przecina się z krzywą kosztów krańcowych. Wychodzi, że tutaj. Widać to też w tabeli. Kiedy koszt krańcowy wynosi 45 centów? gdy produkujemy 8000 galonów soku. 8000 galonów soku z pomarańczy. Sytuacja jest dość ciekawa, bo ten punkt, przychód krańcowy, jaki uzyskujemy za jeden galon, jest niższy niż średni koszt całkowity tego galona. Sprzedajemy każdy galon za 45 centów, a nasz średni koszt całkowity jednego galona wynosi 48 centów. Ta linia to nasz średni koszt całkowity. Ponosimy więc stratę na każdym galonie. Przychód całkowity to teraz ten mniejszy prostokąt. To produkowana ilość razy przychód krańcowy. To jest nasz przychód krańcowy, ten zacieniowany. Tyle dostajemy za sok. Zaś nasze koszty to ten większy prostokąt. To ilość razy średni koszt całkowity jednego galona. Rezultat jest następujący. Jeśli odejmiemy ten przychód od tego kosztu, to wyjdzie nam strata wynosząca dokładnie tyle. W tej sytuacji nasza działalność przynosi stratę. Ponosimy stratę, produkując 8000 galonów i otrzymując 45 centów za galon. Zatem, czy to ma jakikolwiek sens, skoro na tym tracimy? Produkujemy 8000 galonów i sprzedajemy po 45 centów za galon, a produkcja kosztuje nas 48 centów za galon. Średni koszt całkowity to 48 centów. Tracimy więc 3 centy na każdym galonie. Tracimy 3 centy. 3 centy na galonie soku pomarańczowego razy 8000 galonów. Razy 8000 galonów, czyli tracimy łącznie 240 dolarów. 8000 razy 3 centy równa się 24 000 centów, czyli 240 dolarów. Czy zatem ma to jakikolwiek sens? Załóżmy, że rezygnujemy. Mówimy, nie wyprodukuję ani jednego galona. Ile wtedy stracimy? Pamiętajmy, że mamy koszty stałe. Zobowiązaliśmy się już ponieść te wydatki. Nawet jeśli nie wyprodukujemy ani kropli soku, będziemy musieli wydać 1000 dolarów. Poniesiemy gwarantowaną stratę w wysokości 1000 dolarów. W takim razie ta sytuacja jest lepsza. Decydując się na produkcję, możemy zredukować tę stratę, bo rozłożymy nasze koszty stałe na wiele galonów soku. A dlaczego nie produkować jeszcze więcej? Może lepiej byłoby produkować 9000 galonów, przy których koszt krańcowy przekracza już przychód krańcowy. Nie ma to jednak sensu, bo gdybyśmy produkowali tyle galonów, to każdy dodatkowy galon powyżej 8000 galonów zwiększyłby stratę. W przypadku 8000 pierwszego galona, koszt krańcowy byłby większy niż przychód ze sprzedaży tego galona, więc stracilibyśmy na nim. Strata całkowita byłaby większa niż te 240 dolarów. Wzrosłaby do 250 dolarów albo nawet do większej kwoty więc wychodzenie poza ten punkt się nie opłaca. Wyjaśnię to lepiej w kolejnych odcinkach. To jest główna cecha odróżniająca podaż krótkookresową od podaży długookresowej. W krótkim okresie musimy zaakceptować te koszty stałe i dlatego opłacalność produkcji określa koszt krańcowy. Natomiast w długim okresie... Nasze maszyny zużywają się, wygasają umowy naszych pracowników, co sprawia, że zmienia się struktura kosztów. Opowiem o tym kiedy indziej. Ale ogólna zasada jest taka. Przy ustalonych kosztach stałych wciąż opłaca nam się produkować jak najwięcej do chwili aż koszt krańcowy zrówna się z przychodem krańcowym. Tu równym cenie rynkowej, na którą nie mamy wpływu. Bardziej opłaca się produkować 8 galonów i tracić na tym, tracić 240 dolarów tygodniowo, niż nie produkować ani kropli soku i tracić 1000 dolarów tygodniowo. Sytuacja jednak zmieni się, gdy te koszty się zmienią. Gdy maszyny się zużyją i umowy się skończą, wtedy może okazać się, że nie warto ich przedłużać. Powiem o tym więcej w kolejnym odcinku bo oczywiście ponosimy tu straty. Nie jest to dobry interes, ale skoro już w niego weszliśmy, możemy w nim pozostać, by spróbować odrobić te straty albo przynajmniej zminimalizować je, by nie tracić tysiąca dolarów tygodniowo. Do zobaczenia.